Cztery początkowe etapy medytacji to utrzymująca się uważność chwili obecnej, cicha uważność chwili obecnej, utrzymująca się uważność oddechu, pełna ciągłości uważność oddechu. Każdy z tych etapów należy odpowiednio rozwinąć zanim przejdzie się do kolejnego. Jeśli na zbyt szybko przejdzie się przez te etapy odpuszczania, wtedy kolejne fazy staną się nieosiągalne. Przypomina to, Budowanie wysokiego budynku na niestabilnych fundamentach. Pierwsza kondygnacja powstać może dość szybko, tak samo druga i trzecia. Po skonstruowaniu czwartego piętra, struktura może zacząć się chwiać. Gdy próbuje się dodać piąte piętro, wtedy wszystko może runąć. Prosiłbym Cię, byś dał sobie odpowiednio dużo czasu na cztery początkowe etapy, tak by stały się mocne i stabilne przed przystąpieniem do piątego etapu. Powinieneś być w stanie utrzymać czwarty etap pełnej ciągłości, uważność oddechu. Będąc świadomym każdego momentu procesu oddychania, bez żadnej przerwy, mogąc to robić swobodnie, przez kolejnych 200 lub 300 oddechów. Nie proponuję tu liczenia oddechów, a chcę jedynie pokazać, jak długi powinien być przedział czasowy, w którym należy pozostawać w czwartym etapie zanim przejdzie się dalej. W praktyce medytacji cierpliwość jest najszybszym ze sposobów. Piąty etap nazwany jest pełną ciągłości, uważnością pięknego oddechu. Często zdarza się, że z poprzedniego etapu przechodzi się w ten etap zupełnie naturalnie i płynnie. Z racji tego, że cała uwaga spoczywa bez wysiłku i bez ustanku na doświadczeniu oddechu, bez jakichkolwiek przerw jednorodnego strumienia świadomości może dojść do uspokojenia oddechu. Przechodzi on z głębokiego w fazę normalnego oddychania, aż osiąga pewną płytkość i uspokojenie zwane pięknym oddechem. Umysł rozpoznaje piękny oddech i zachwyca się nim, doświadczając pogłębionego zadowolenia. Jest szczęśliwy, mogąc oglądać tak piękny oddech. Nie trzeba wymuszać tego na umyśle. Pozostaje on z pięknym oddechem samodzielnie. Ty nic nie robisz. Jeśli spróbujesz coś zrobić na tym etapie, przeszkodzisz jedynie w całym procesie. Piękno będzie stracone i podobnie jak przy zatrzymaniu się pionkiem na głowie węża w grze w węże i drabiny, można cofnąć się bardzo daleko od mety. Na tym etapie medytacji wykonawca powinien zniknąć. Pozostawiając po sobie tylko wiedzącego, biernego obserwatora. Pewnym pomysłowym sposobem, aby osiągnąć ten etap, jest przełamanie wewnętrznej ciszy. Tylko raz. Myśląc do siebie delikatnie. Spokój. To wszystko. Na tym etapie medytacji umysł jest zwykle tak wrażliwy, że odrobina sugestii tego typu spowoduje, że umysł spolegliwie postąpi zgodnie z tą instrukcją. Gdy oddech się uspokoi, Wtedy wyłoni się piękny oddech.